Serwus kochani, pięć minut z majstrem, później zrobię napisy po angielsku, jeśli znajdę moment na to. Kochani, żywawo krótko i na temat kwestii protestów i o co chodzi z koronawirusem. Koronawirus jest to naturalna reakcja łańcuchowa na zagrożenie dotyczące monarchy, ponieważ monarcha jest ściśle połączony z jądrowym, z atomem planety Ziemia, tak wy, wychodzi e, reakcja. W kwestiach protestujących chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, skąd planeta Ziemia się wywodzi. Zwróćcie uwagę na taki moment w historii jak Big Bang. Są, jest to jedna cząsteczka energii, z której wyewoluowała cała planeta, wszystkie planty, flora, fauna, tak samo Ty humanoidzie. Wy wyewoluowałeś z tej planety. Tak więc, jeśli zależy Ci na Twojej własnej egzystencji, byłoby miło, jakbyś się dostosował do reguł koronawirusa, ponieważ nasza planeta jest w katastrofalnej kondycji. Więc jeśli chciałbyś kiedykolwiek zjeść to, to byłoby miło, jakbyś się dostosował, ponieważ ta planeta już nie wyprodukuje nic, jeśli system energetyczny się zablokuje. Więc jeśli chciałbyś humanoidzie spożyć to i mieć dostęp do plastiku, dostosuj się do reguł koronawirusa, ponieważ my naprawdę ratujemy życie. Jeśli nie chcesz kontynuować swojej egzystencji, bardzo cię proszę, wypełnij formularz o eutanazję, ponieważ pomimo tego, że jest 8 miliardów humanoidów na tej planecie, może jakiś procent nie chce kontynuować egzystencji, ale gwarantuję, że dos dominujący procent chce kontynuować egzystencję i nawet uprawia prokreację w tym kierunku. Więc bardzo bym prosiła, żebyś nie decydował humanoidzie za pozostałych, ponieważ ta decyzja nie należy do Ciebie. Tak samo w kwestiach prawa człowieka. Człowiek jest tylko jeden i chodzi o monarchę. Jak wiecie, wszystko jest połączone z systemem muzycznym. Jestem obecnie w Jumbo. Bym musiała się rozebrać, żeby Wam pokazać mój tatuaż. Jak bardzo ściśle jest wszystko skorelowane z muzyką, z moją egzystencją, jak również z całą planetą. Więc, a propos Jumbo, kochani protestujący, demolujący, dewastatorzy, terroryści, ośmielam się was tak zdefiniować, ponieważ nie macie świadomości pewnych faktów finansowych. To, co żeście zdemolowali, zrujnowali w Eindhoven, w Amsterdamie, w Rotterdamie, to nie jest pokrywane z belastingu i budżet Niderlandów nie ma finansów na sfinansowanie tego, co żeście zdewastowali. Mamy inne priorytety w budżecie Niderlandów. I proszę wybaczyć, ale to, co żeście zdemolowali na przykład w sklepie Jumbo na centralnej stacji kolejowej i w marketach w pobliżu będzie skutkowało tym, że te koktajlowe pomidorki nie będą w cenie 2,39 euro, ale będą w cenie 4,50 euro. Ponieważ ja jako właściciel firmy, Jumbo, nie wyrażam zgody na pokrywanie tych kosztów więcej z mojej prywatnej kieszeni. Albo z kieszeni budżetu firmy, ponieważ ja mam zaplanowane treningi dla moich pracowników. Inwestuję w mój kapitał ludzki i ja nie mam finansów na to, żeby teraz reperować market w Eindhoven w Amsterdamie, ponieważ wy, ze względu na waszą zerową inteligencję, zdewastowaliście i zrujnowaliście własność publiczną i prywatną. I później będziecie wychodzić na protesty, ponieważ pierdolony ogórek w sklepie, kukamber nie kosztuje 1 euro, a 2 euro. I znowu będziecie wychodzić na ulicę i protestować. Będę musiała podnieść podatki w belastingu, chociażby ze względów motoryzacyjnych, żeby pokryć te straty spowodowane przez was dewastatorów i terrorystów. Ponieważ chcecie imprezować, ale żeby imprezować, najpierw trzeba zatroszczyć się o kondycję tej planety, która generuje wszystkie planty i generuje chociażby o dwa. Bo to, że nosisz maskę, to jest rezultat właśnie waszego debilizmu. Poprzez skład atmosfery musisz nosić maskę. Więc posłuchaj mnie, bo to ja jestem tym koronawirusem. I ja nie wyrażam zgody na to, żebym ja musiała teraz, mój organizm musiał tolerować tą energię, którą żeście wygenerowali. Bo to jest tak ściśle skorelowane z moim organizmem. I wybaczcie, ale ja będę was pacyfikować. Na następne protesty wyjdą te 34 i MIGI 16. I to nie będzie kabaret, to będzie tragedia. Ale później będziecie protestować. It does not a human rights, my rights, especially for life and peace. Please respect it if you want to respect from me.